Dla ciekawych, którzy znają podstawy różniczkowania, mam odcinek nadobowiązkowy. Nie musicie tego rozumieć, by połapać się w kolejnych odcinkach. Udowodnię, że z zasady nachylenie krzywej przychodów krańcowych monopolisty jest dwa razy większe od nachylenia krzywej popytu, gdy jest ona liniowa, czyli wygląda tak. Tu mamy cenę, tu ilość, a to krzywa popytu. Udowodnię, że krzywa przychodów krańcowych ma dwa razy większe nachylenie. Dwa razy bardziej ujemne. Najpierw zapiszmy cenę jako funkcję ilości. Cena równa się... To linia prosta, więc można opisać ją równaniem funkcji liniowej. Na lekcji matematyki to byłaby oś y, a to oś x. I napisalibyście, że y równa się mx plus b, gdzie m to nachylenie, a b to wyraz wolny, czyli przecięcie z osią y. Zrobię tu dokładnie to samo. Tylko osie nazywają się P i Q. Zatem P równa się M razy Q, gdzie M to nachylenie, plus cena na przecięciu z osią pionową, czyli B. To właśnie jest B. Jeśli weźmiemy teraz zmianę P. Jeśli weźmiemy zmianę P i podzielimy przez zmianę Q, przez zmianę Q, to uzyskamy M, czyli nachylenie. Zmiana, czyli delta P podzielona przez delta Q. Jaki będzie nasz przychód całkowity? Zrobię właściwie to samo, co w poprzednich odcinkach, tylko tym razem na wzorach. Tu jest przychód całkowity, jako funkcja ilości. Przychód całkowity to cena razy ilość. Po prostu cena razy ilość. Zapisaliśmy już cenę jako funkcję ilości tutaj. Możemy to więc podstawić… Możemy podstawić to tutaj. A więc przychód całkowity równa się… Napiszę całość na niebiesko. MQ dodać B i mnożymy to przez Q. Mnożymy przez Q i mamy… Przychód całkowity równa się MQ kwadrat… M razy Q do kwadratu… plus B razy Q. To jest równanie paraboli. Odwróconej paraboli, bo m jest ujemne. Ta prosta ma ujemne nachylenie, bo m jest mniejsze od zera. Zakładamy to. A przy m ujemnym parabola będzie odwrócona. Zatem krzywa przychodów całkowitych będzie wyglądała tak. To właśnie przychód całkowity. A przychód krańcowy jako funkcja ilości to Pochodna, która wyraża nachylenie stycznej w danym punkcie. Właśnie tym jest pochodna. Nachyleniem stycznej w punkcie wyrażonym jako funkcja ilości. Podajcie mi ilość, a powiem wam, jakie jest nachylenie stycznej do krzywej przychodów całkowitych w tym punkcie. Interesuje nas więc pochodna przychodów w funkcji ilości. Dzielimy zmianę przychodu całkowitego przez zmianę ilości. O ile zmienia się przychód całkowity przy bardzo, bardzo małej zmianie ilości? Nieskończenie małej zmianie ilości. To się nazywa różniczka. M jest stałe, a pochodna funkcji q kwadrat po q wynosi 2q. Zatem mamy 2q razy stała, czyli 2mq. 2mq. Także b jest stałą. Zakładamy, że jest dane. Przystałem b, pochodna z bq po q wynosi b. Wynosi b. To nasza krzywa przychodów krańcowych. Powinienem raczej powiedzieć prosta. 2mq plus b. Zauważcie, ma ten sam wyraz wolny, co krzywa popytu, więc też zaczyna się tu, lecz ma dwa razy większe nachylenie. Nachylenie krzywej popytu to m, a nachylenie krzywej przychodów krańcowych to 2m. Jest ujemne, więc dwukrotnie bardziej ujemne. Zatem krzywa wygląda tak. Krzywa przychodów krańcowych wygląda tak. Jeśli założymy, że krzywa popytu jest liniowa, to krzywa przychodów krańcowych jest linią o dwukrotnie większym nachyleniu. Tu dwukrotnie bardziej ujemnym, ale tak będzie zawsze. Jeśli rozumiecie, świetnie. Udowodniłem, że tak jest zawsze przy liniowej, krzywej popytu. Jeśli nie rozumiecie, to nic, możecie oglądać kolejne odcinki. Nie musicie umieć różniczkować, żeby nauczyć się ekonomii.